Dwójkowy, czyli binarny system liczbowy działa tak samo jak system dziesiętny. Jedyna różnica dotyczy wartości pozycji. Oto czterocyfrowa liczba dwójkowa. 1010. 1, 0. Każdą z tych cyfr można też nazwać bitem, ponieważ bit reprezentuje 0 lub 1. Ta czterocyfrowa liczba w systemie dziesiętnym jest równa 10. Zaraz zobaczymy dlaczego. To jest pozycja jedności, tak jak w systemie dziesiętnym. Mamy tu 0, więc pomnożymy 0 przez 1 i uzyskujemy ekscytującą wartość 0. Na drugiej pozycji, w drugim bicie, robi się ciekawiej. To jest pozycja dwójek, nie dziesiątek. I mamy tu jedynkę, więc pomnożymy 1 przez 2. Na razie mamy więc 2. Trzecia pozycja, trzeci bit to pozycja czwórek i mamy tu 0. Pomnożymy więc 0 przez 4 i znów uzyskamy 0. Wartość wciąż wynosi 2. I wreszcie czwarty bit, pozycja ósemek. Stoi tu 1. Pomnożymy więc 1 przez 8. Dodajemy 8 plus 2 plus to w systemie dziesiętnym 10. W systemie dziesiętnym każda pozycja oznacza potęgę 10, ale w systemie dwójkowym pozycje oznaczają potęgi dwóch. Pierwszy bit to 2 do potęgi zerowej, czyli 1. Drugi bit to 2 do potęgi pierwszej, czyli 2. Trzeci bit to 2 do kwadratu. 2 do potęgi drugiej, czyli 4. A czwarty bit to 2 do sześcianu. 2 do potęgi trzeciej, czyli 8. Jedyna różnica między systemami dotyczy wartości pozycji. Gdy to wiemy, to bierzemy liczbę z każdej pozycji, wykonujemy mnożenie i uzyskujemy ostateczną wartość. Spróbujmy przeliczyć inną liczbę z systemu binarnego na dziesiętny. Wymarzę to. Utworzymy tę liczbę, zamieniając bity. 0 staje się jedynką, jedynka zerem, zero jedynką i jedynka zerem. Ile to jest w systemie dziesiętnym? Zastanówcie się chwilę. No dobrze, teraz obliczmy to razem. Na pozycji jedności jest 1. Na razie mamy 1 razy 1, czyli 1. Na pozycji dwójek jest 0. Dodajemy 0 razy 2, czyli 0. Na pozycji czwórek jest 1. Dodajemy 1 razy 4, czyli 4. I jak na razie mamy 4 plus 1. Na ostatniej pozycji jest 0. To pozycja ósemek. 0 razy 8 daje 0. Czyli mamy 0 plus 4 plus 0 plus 1, co w systemie dziesiętnym równa się 5. Spróbujmy teraz przeliczyć większą liczbę. Wiemy, że to jest równe 5. Co będzie, jeśli dopiszemy jeszcze 4 cyfry po lewej stronie tych czterech? Najpierw określmy, jaka jest wartość każdej pozycji. Jeden sposób to podwajać wartości pozycji poprzedniej. Tutaj więc mamy pozycję 16, dalej pozycję 32, tu są 64, a tu 128. Inny sposób to obliczanie potęg dwójki. Wartość tej pozycji to 2 do potęgi czwartej, czyli 16. Tu mamy 2 do potęgi piątej, czyli 32, 2 do potęgi szóstej to 64, a tu jest 2 do potęgi siódmej, czyli 128. Teraz już znamy wartość pozycji, więc możemy zsumować liczby. Wiemy, że to wszystko jest równe 5. Już to obliczyliśmy. Dodajmy resztę. 1 na pozycji 16, czyli do liczby dodajemy 16. Na pozycji 32 jest 0, po prostu 0. 1 na pozycji 64 to 64. Jeszcze 0 na pozycji 128 to 0. Mamy więc 64 plus 16 plus 5. 80 plus 5 to 85 w systemie dziesiętnym. Potrzebowaliśmy ośmiu bitów do przedstawienia liczby, która w systemie dziesiętnym ma tylko dwie cyfry. To dlatego, że bit zawiera mniej informacji, tylko 0 lub 1 zamiast zakresu od 0 do 9. Ale komputerowi jest łatwiej przechowywać wartości binarne. Dlatego to liczby dwójkowe i dwójkowy system liczbowy stanowią podstawę obliczeń w komputerze.